Nienawiści nie jest niczym dobrym. Chcemy pokazać poprzez przyłączenie się do tej akcji, że my jako policjanci też chcielibyśmy eliminować takie napisy z przestrzeni publicznej, nie tylko przez zatrzymywanie sprawców, ale poprzez usuwanie tych napisów z murów, ze ścian, budynków. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i że w kolejnych akcjach też będziemy mieli szansę uczestniczyć.